Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Maja Tomanik i witam Was na kolejnym kursie, który realizuję w ramach projektu Jestem Stąd Opolszczyzna. To jest mój projekt stypendialny. Dzięki stypendium otrzymanego od Marszałka Województwa Opolskiego Marszałkowskie Talenty. Dziś podejmę temat haftu krzyżykowego. Warsztat nazywa się Dziedzictwo krzyżyka, Krzyżykami tradycyjny haft krzyżykowy Śląska Opolskiego. Partnerami mojego projektu jest Fundacja Opolskie Działchy. To fundacja przede wszystkim kobieca, w jej skład wchodzą twórczynie i artystki, które promują produkty regionalne, tradycyjne dziedzictwo Śląska Opolskiego, głównie kroszonki i malowane, malowaną porcelanę ale też szeroko, szerokie zastosowanie wzoru opolskiego, obyczaje, obrzędy tych ziem. Jeśli zostaniecie ze mną na kolejnych kursach, z pewnością poznacie pracę niektórych z nich, to są bardzo utalentowane dziewczyny. Drugim partnerem jest Fundacja do dzieła Fundacja z Lubszy, Fundacja zajmuje się promocją produktu regionalnego i jego twórców, promuje kreatywne, innowacyjne podejście do animacji y, społecznej, organizuje wszelkiego rodzaju warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, rzemieślnicze, ale też realizuje teatr ze społecznością lokalną, zbiera historie mówione mieszkańców, y, najstarszych mi mieszkańców tych ziem, y, tworzy audiobooki, e-booki i pomoce do prowadzenia lekcji regionalnych, zajmuje się także ekologią i promocją zrównoważonego rozwoju jest m.in. twórcą festiwalu do dzieła Zero Waste Fest. Żeby zacząć mówić o hafcie, warto szybko poznać, choćby pobieżnie albo uporządkować swoją wiedzę dotyczącą stroju, Występującego na Śląsku Polskim. Śląsko Polski jest niezwykle zróżnicowanym obszarem. Tutaj w, w tym temacie oparłam się w ogóle szerzej na Górnym Śląsku. Głównie dlatego, że mamy bardzo mało dokumentów i mało świadectw z tego zakresu tutaj regionalnie występujących. Na tym zdjęciu, które jest podpisane tradycyjny strój śląski, tak naprawdę mamy stroje śląskie z dwóch okresów, które nas interesują z XX wieku i z XIX wieku. Strój śląski z XX wieku to te stroje pana i pani na krześle. To były zdjęcia z wystawy w Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie zacni mieszkańcy naszego miasta, Opola, czy w ogóle województwa opolskiego ubrali się w stroje znajdujące się w zasobach muzeum. I tutaj mamy strój męski, strój damski. One są dość proste, jakby nawet wydają się trochę współczesne. A na pierwszym planie mamy panią Helenę Wojtasik, która występuje w stroju śląskim z XIX wieku. I ten strój dużo bardziej nas interesuje ze względu na jego barwność, taką odrębność etniczno-kulturową. No i charakterystyczność po prostu. Tutaj szybciutko jeszcze chciałam Wam pokazać jak wyglądały te stroje tradycyjne w XX wieku. To są już tak naprawdę stroje miejskie, wzięte głównie z niemieckich ulic. Powszechnie w tamtym czasie mieszkańcy Górnego Śląska wyjeżdżali na tak zwane saksy pracować. A strój męski jakby dzisiaj ktoś założył na ulicę, to może troszeczkę by się ludzie za nim oglądali, ale tylko dlatego, że byłby bardzo wystylizowany. Niemniej jednak nikt by nie pomyślał pewnie o tym, że jest to strój historyczny. Natomiast strój damski jest bardzo prosty, Ślązaczka była jakby wpisana w literę A od głowy idąc ku dołowi, Miała bardzo prostą jakle i spódnicę rozszerzaną ku dołowi, spódnica bardzo mocno w ogóle poszerzała ślązaczkę w biodrach te różnice były naprawdę kilkucentymetrowe a kto nie miał naturalnych warunków ku temu, czyli po prostu troszeczkę ciałka to potrafił stosować różne sztuczki, takie jak wypychanie spódnicy słomą, żeby nadać jej tej objęto, objętości, na, objętości, przepraszam, objętości na poziomie bioder. Tym strojem nie będziemy się zajmować właśnie dlatego, że mimo, że on ma tutaj sporo zdobień, to są one fabryczne. Guziczki obciągane tkaniną, jakieś taśmy, szarfy, koronki, niemniej jednak jest to już wytwór przemysłu który bardzo mocno się rozwinął na tych ziemiach już pod koniec XVIII wieku. A nas interesuje tutaj robota ręczna i tą ręczną robotę można zobaczyć w stroju ludowym z XIX wieku. Z czego on jest złożony? No Najpierw omówimy sobie strój męski, to jest biała koszula, z długimi rękawami, z lnu lub bawełny, z przodu jest rozcięcie wzdłuż dekoltu, jest niewielki kołnierzek z doszywaną stójką. Jeżeli haft krzyżykowy występował, to właśnie tutaj. Koszulka była zdobiona często mereszką na brzegu mankietów i właśnie stójki. Kamizela, czyli inaczej bruclek, to długa do bioder z granatowego sukna, właśnie kamizela, wykończona czerwoną lamówką z mosiężnymi guzikami. Na to wszystko przychodziła kamuzola, rodzaj marynarki uszytej z granatowego sukna o prostym kroju, ze zebranymi bokami, także się robiły takie bioderka, Ładne, nad rozcięciem z tyłu znajdował się czerwony haft. Zamykający. On z jednej strony wzmacniał tkaninę przy rozcięciu, żeby ona się po prostu dalej nie darła, a z drugiej strony, gdzieś bardzo, bardzo dawno temu, miał e, takie wiem, magiczne wręcz e, funkcje zabezpieczające czerwony haft, czyli haft przeciw złym mocom, złym jakimś wpływom. I to jest właśnie to miejsce, w którym haft krzyżykowy będzie występował w stroju męskim. Do góry mamy omówioną spodnie. Spodnie nazywane były jeleniokami, od mieszczenia na jelenie, Czyli na polowanie na jelenie. Początkowo z żółtego sukna, później także z granatowego, takiego jak kam kamuzola. Pod szyją mężczyzna zakładał jedwabną w tą chustkę, która miała dodać tej elegancji i takiego szyku. Na głowie miał kanie, czyli czarny pilśniowy kapelusz, na nogach kropy, czyli wysokie buty skórzane, takie ala kozaki a zimą na to wszystko zakładano albo suknię, albo sukmanę, sukmana to po prostu płaszcz a suknia to też płaszcz, tyle że dłuższy do połowy łydek, mocno udrapowany na poziomie pasa ze stojącym wysokim kołnierzem, chroniącym od chłodu Dalej mamy strój damski, to była najpierw płócienna halka, ciasnocha inaczej zwana, tu na niej czasem pojawiały się hafty, ale rzadko, na to zakładano koszulę kabotek, to była taka koszulka z cienkiego linianego lub bawełnianego płótna, przeozdobiona na przyramkach czyli przy szwie na ramionach, na mankietach, czyli mantlach, i przy dekolcie, na takim kołnierzyku. Często tam właśnie występował haft dziurkowany, haft angielski, to też taki specyficzny rodzaj haftu występującego w stroju ludowym. Nigdzie indziej w zasadzie nie występujący, w sensie na żadnym innym elemencie odzieży. Do tego przychodziła wełniana suknia, niebieska, mazalonka. I ta suknia składała się z czerwonej, mocno marszczonej spódnicy i stanika, inaczej zwanego pleckiem albo wirchem, albo żywotkiem, najczęściej granatowy lub ciemnozielony był, na lnianej podszewce, bardzo porządna rzemieślnicza robota, naprawdę, choćby dlatego, że taki strój często strzyło się jeden na całe życie, więc on musiał być trwały, Musiał być odporny na zabrudzenia, praktycznie się go nie prało, jedynie czyściło gdzieś tam z wierzchu. Prało się tylko te, te płócienne rzeczy. Hmm. Potem mamy spódnicę. Spódnica czerwona wykończona czerwoną szarfą, galonką. To taki rodzaj po prostu szerszej wstawki z szerszego materiału. Często ta wstawka była z lepszego materiału niż reszta spódnicy. Po to, żeby jakby wizualnie podnieść jej wartość. Na spódnicy Fartuch, jedwabny albo brokatowy brokatowy to nie obsypany brokatem, brokat to rodzaj tkaniny ze wprzędzionymi inaczej ze wzorami, które wynikają jakby ze struktury tej tkaniny. Taki bardzo strojny, świecący się. O, tu to ze brokatem ma tyle wspólnego, że się świeci podobnie, czy błyszczy. Spódnica nazywana była galonką. Na tą spódnicę do wysokości szarfy, albo, a właściwie tutaj jeszcze niżej niż tutaj na zdjęciu mamy, był fartuch. Fartuch jedwabny, inaczej zwany zupaską, i to był też taki element dodaj, dodający strojności całemu, całemu, całej tej odzieży. To właśnie tutaj można było pokazać swój kunszt hafciarski. I tak naprawdę, haft ręczny utrzymał się chyba najdłużej właśnie na tym fartuchu. Jako takim elemencie. Fartuch, fartuch bym porównała trochę do tej chustki jedwabnej w męskim stroju. On, on dodawał uroku, on już dawno nie pełnił funkcji takich ochronnych. Tylko a był jakimś takim wyrazem indywidualnego gustu, powiedzmy. Na głowę zakładano wianek, to młode dziewczyny, wianek zwany galandą. Będziemy go robić. I czepiec, czepiec dla mężatek. Czepce były niejednokrotnie bardzo okazale wyszywane też tymi haftami dziurkowanymi w bardzo takie misterne wzory. Tutaj mamy współczesne stroje odtworzone, ale chciałam Wam pokazać w zbliżeniu. Tu są zastosowane właśnie hafty na tym oplecku. Przepięknie, przepiękne. Hafty wykonane grubymi nićmi o wyrazistych kolorach, zupełnie inaczej niż w bieliźnie, w, w kabotku, który tutaj też ma hafty dziurkowane z tego co widzę, ale który już był dużo delikatniejszy. Tak samo delikatniejszy był haft występujący na fartuchu, często wykonany nicią jedwabną. No albo bawełnianą najprościej. Dwie współczesne nam artystki, pięknie tworzące: Agnieszka Okos, Opolska Działcha. Która domalowała sobie skrzydła, anielskie skrzydła ze wzoru opolskiego i tak rzeczywiście pięknie promuje ten wzór, stosując go na różnego rodzaju produktach. I pani Helena Wojtasik, którą już widzieliście wcześniej, prezeska Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. A i bardzo zdolna pisankarka uprawia sztukę batiku i zdobienia woskiem na pisankach. Także warto, warto gdzieś tam śledzić ich pracę. Co teraz, co teraz, się tyczy haftów, no to bierzemy sobie na, na tapetę Górny Śląsk. I. No i trzeba tu powiedzieć, że jest bardzo duże zróżnicowanie pod względem haftu na Górnym Śląsku, w ogóle pod względem stroju ludowego. Naprawdę bardzo różne są te stroje. Górny Śląsk jest ogromnie wielokulturowy. Od górali do, do osób, które mieszkają na przygraniczu polsko-niemieckim, polsko-czeskim. I, I rzeczywiście tutaj mamy bardzo. Bardzo duży rozstrzał, że tak powiem, w tych strojach, najbardziej zdobne, najbardziej takie szykowne pod tym względem są hafty z Beskidu śląskiego. Zdecydowanie to tam właśnie króluje haft krzyżykowy. Tutaj na naszej części opolskiej wojew... przepraszam, tutaj w tej części. Opolszczyzny, czyli w tej części Górnego Śląska, jakim jest Opolszczyzna, haft krzyżykowy niemalże nie występował. Niemalże nie występował. W latach 60. Barbara Bazielich e, wykonała e, badania terenowe, bardzo starannie wydała piękną książkę e, opisującą znalezione przez siebie przykłady tradycyjnych wyżyć. I, e, I tam chyba się pojawiły ze 3 czy 4 przykłady haftu krzyżykowego pochodzącego z tego terenu. Jednak, Wiemy, że ten haft tu występował, choćby dlatego, że jedne z najstarszych przykładów tego haftu właśnie został odnaleziony tutaj na opolskim Ostrówku. Za chwilkę Wam pokażę. Zobaczę tylko, czy o czymś nie powiedziałam, czy powiedziałam. Tak. Hafty, no, oprócz tego, że różnią się kolorystyką i ornamentyką, to tak jak w przypadku haftu płaskiego potrafią identyfikować ludzi. To znaczy, dzięki jakby po hafcie, po tym jak on jest skomponowany, jak on jest wmontowany w odzież, możemy poznać z jakiego obszaru pochodzi dana osoba. Możemy poznać, to jest trochę za dużo powiedziane, mogliśmy poznać, tak? wtedy kiedy ten haft był kultywowany, bo dziś w zasadzie już jest tylko odtwarzany właściwie ta sztuka haftowania w takim wymiarze, w jakim ja chciałabym o niej mówić, czyli w tym tradycyjnym, takim obrzędowym, zaginęła niemalże na początku XX wieku, wtedy kiedy po prostu fabryki i ich, i ich produkty zaczęły być powszechnie dostępne tutaj. W stroju męskim. Prawie hafty nie występują, oczywiście z wyjątkiem górali beskidzkich. Natomiast, tak jak już mówiłam, przy rozcięciu na płaszczach, na sukniach, jest taki haft wykańczający, malutki, czerwony i on często był właśnie krzyżykiem wyszywany. Natomiast u góry Beskicki, który macie tutaj na, na zdjęciu hafty nawet na tych męskich strojach były niezwykle zdobne. I tak jak w przypadku haftów płaskich, używano do ich wykonania bewełnianych albo jedwabnych nici, czasami grubych wełen i nici metalizowanych. Nici metalizowane weszły prosto z dworu do domów zamożniejszych mieszkańców. Górale Beskidzcy w swoich haftach wykorzystywali także koraliki i cekiny, dzięki temu te ich hafty są wyjątkowo bogate i strojne, naprawdę przepiękne. O haftach krzyżykowych na Śląsku. Tak jak już mówiłam, w tych latach 60 -tych Barbara Bezielich prze... przeprowadziła, nie wiem, czy sama, czy z zespołem dość dogłębne badania terenowe i doszła do wniosku, że haft krzyżykowy był jednym z najstarszych haftów. To wynika właśnie z tego, o czym wcześniej już wspominałam, że zostały znalezione na opolskim Ostrówku takie artefakty jak haft. Popatrzcie tutaj haft na takim skórzanym trzewiczku. Ten skórzany trzewiczek jest tu odrysowany i znajduje się w zasobach Muzeum Śląska Opolskiego i tu, nie wiem czy to jest widoczne, ale te elementy są jakby z podwójnej takiej linii właśnie haftu sznureczkowego. Przepraszam, łańcuszkowego łańcuszkowego. Ale ten haft łańcuszkowy jest haftem krzyżykowym. Czyli ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że widzimy tylko jedną jakby część krzyżyka, która się za każdym razem układa w tę samą stronę, ponieważ ona jest ściśle, te nitki są ściśle przy sobie tworzą sznureczek, to. To nie widać, że to jest krzyżyk, ale to rzeczywiście jest krzyżyk. I początkowo te hafty miały za zadanie łączyć dwie płaszczyzny czy skóry, czy jakiegoś grubszego materiału, na przykład sukna. Po pierwsze taki szef umożliwiał trwałe złączenie, po drugie był elegancki, nie wyglądał brzydko, a po trzecie łączone tym haftem tkaniny czy materiały czy płaszczyzny nie tworzyły zgrubienia w momencie łączenia, to znaczy nie trzeba było nakładać dwóch struktur tkaniny na siebie. Nie wiem jak to wygląda, o tutaj dwóch struktur na siebie, tylko można je było obok siebie połączyć i haftem, nicią połączyć je, że tak powiem na płasko. Dzięki tym artefaktom, tym, tym, tym odkryciom archeologicznym wiemy, że haft, na haft krzyżkowy na Śląsku występował, natomiast już w XIX wieku, w XX, wtedy w tym czasie, z którego możemy jeszcze mieć świadectwa, tak? no bo odzież nie jest najbardziej trwałym yy, materiałem, najdłużej się zachowującym, więc niewiele przetrwało tych tradycyjnych, tych historycznych dokumentów, postaci wyszyć. No to na tych, które znamy ten haft krzyżykowy nie występował w jakiejś bogatej formie. Cały czas tutaj muszę dodawać, że z wyłączeniem Beskidu gdzie haft krzyżykowy um, królował, po prostu królował. Co jest ciekawe, haftem krzyżykowym w XIX wieku na przykład um, wyszywane były przedmioty użytku codziennego, przedmioty takie jak um, jakieś obrazy, um, narzuty, czy też elementy kanap, leży, leżanek czy foteli wykonywane były przez zawodowych hafciarzy, zawodowych hafciarzy, którzy mieli w ogóle uprawnienia do stosowania haftów. To było związane z przynależnością do cechów i tylko oni mieli uprawnienia, żeby haft wykonywać w sposób zawodowy, brać za to pieniądze zwyczajnie w świecie, ale zawsze też tak było, że na wsiach ludzie działali własnym sumptem i jeżeli był pan który miał podległą wieś, to wieśniacy czasem w ramach też tej pracy nieodpłatnej na rzecz swojego pana dostarczali haftowane hafty po prostu haft haftowali, wyszywali w ramach tej służebności I, i to było dopuszczalne. Co jest ważne z tym zawodostwem, no to, że bycie zawodowcą, bycie specjalistą w danej dziedzinie rozwija pewien zmysł artystyczny. Jeszcze tych wzorów. Na wsiach, w miasteczkach ludzie prostsi stosowali hafty raczej w taki sposób obrzędowy, odtwórczy, czyli przynależny do swojej społeczności, co było przekazywane z pokolenia na pokolenie, za pomocą najczęściej po prostu wzorników, które kobiety wykonywały. To właśnie też przyczyniło się do tego, że można było poznać, skąd pochodzi dana osoba, dzięki temu jak miała skomponowany wzór. No bo ten wzór prawdopodobnie miała także na ubraniu jej mama, ciotka, babcia itd. itd. Co jeszcze wiemy o haftach na Śląsku? Tutaj macie przykład takiej hawciarki z lat 60. pani Janiny Bury, właśnie mieszkającej w Beskidach. Przy robótce, przy robótce. widzicie, nie używała tamborka. Widać też, że ma oprzyte mantle, mankiety. Nie wiem, czy tam ślązacy mówią śląscy ale mówią na to mantle, ale mankiety przy bluzce. I, I co jeszcze? Do tego stopnia nie występował ten haft krzyżykowy na naszym Górnym Śląsku, że nie ma własnego określenia, nie wykształciło się w języku określenie na haft krzyżykowy, mówiło się po prostu o wyszywaniu krzyżikami czy krzyżyczkiem i tyle. Co jest jeszcze ciekawe, na Śląsku nie mieszało się haftu krzyżykowego z płaskim. Nawet jeżeli on występował przy sobie, co, co, co jest akurat w jednym z niewielu świadectw występowania tego haftu, to, to te wyszycia krzyżykiem a, a tłaskiem na przykład, nie były wymieszane w jednym, w jednym ornamencie. Inaczej, cały haft był zbudowany jakby z modułów i, i, i w ramach modułów nie było mieszania, o może w ten sposób, więc był moduł na przykład haftu płaskiego, był moduł haftu e, krzyżykowego, przy czym e, te krzyżyki były dość luźno, że tak powiem, potraktowane, nieprecyzyjnie, tak, tak bym to określiła. E, podstawą każdego faktu e, haft, haftu, jest jego strona techniczna i to ona też decydowała o formie i funkcji haftu, czyli w zależności od tego jak on był wykonany te elementy odzieży zdobił i te funkcje sprawował na przykład łączenia właśnie tych, tych dwóch tkanin czy płaszczyzn jakie mamy ściegi na Śląsku haftu krzyżakowego? Ścieg krzyżykowy zwykły, prosty Zwykły kwadratowy. Zwykły kwadratowy do dziś jest uprawiany bardzo chętnie, współcześnie ogromnie chętnie. <laughs> to też jest ciekawe i, i jak nie zapomnę, to trzy słowa powiem. Do tego jest zwykły godek to taki bardzo prosty haft, zwykły kurza stopka, ściek krzyżykowy warkoczykowy to ten, który widzieliście na trzewiku. Krzyżykowy dwustronny i zakopiański. Krzyżykowy dwustronny, tak jak sama nazwa wskazuje, z dwóch stron ładnie wyglądał. W związku z tym on był przynależny tylko właściwie przy wyszywaniu chusty. Dzięki temu, bez względu na to, czy chusty się założyło na prawą czy na lewą stronę, haft pięknie wyglądał. Czyli tak jakby zachowuje dwustronność odzieży. Zwykły kwadratowy to jest ten haft, który dzisiaj jest najpowszechniejszy, wyszywa się obrazki nim, kwadratowy, bo po drugiej stronie wychodzą kwadraty, to, to później jeszcze będzie taka szybka rycinka to pokazująca. Co jest ciekawe, te wzory haftiarskie już od właściwie drugiej połowy XIX wieku na pewno, nie tylko przy haftach krzyżkowych, ale przy haftach też płaskich, mniej były związane z tradycją, a bardziej były związane z gazetami, które wówczas się pokazywały ze wzorami haftów. Tak jak już mówiłam wcześniej w pierwszym kursie, haft to był jeden z obowiązek kobiecych rąk, haftowały wieśniaczki, haftowały mieszczanki, haftowały królowe nawet, po prostu to była czynność, którą miały umieć robić koniec tematu ale ponieważ Śląsk był bardzo szybko zindustrializowany, tu wszedł bardzo szybko przemysł, to też wzory były rozpowszechniane po prostu przez gazetki i do dzisiaj tak jest, gdy się do twórczyń ludowych, które mają głębokie tradycje i ich rodziny pochodzą z tych ziem od dziada-pradziada, pyta skąd biorą wzory szydełkowe, czy wzory na koronki, czy wzory na hafty, biorąc gazet. I tak też było już w XIX wieku. Bardzo mnie też zainteresowała taka informacja, że hafty liczone polegają na tym, że się liczy nici. I zawsze mi się wydawało, że liczy się nici, którymi się wyszywa. Tymczasem według Barbary Bezierich hafty liczone to są hafty, w których wy w których liczy się nici tkaniny, na którą ten haft jest nałożony. Czyli każda tkanina jest z wątku osnowy i odlicza się po prostu te nitki po kwadracie tak jakby, dzięki czemu mamy wielkość i równość i, i równe wyszycie. Wielkość krzyżyka i równe wyszycie. I tak hafty krzyżyczne. Krzyżykowe, na przykład liczyło się na trzy nici, na trzy pionowe, na trzy poziome. Trzeba było sobie tkaninę ułożyć równiutko, żeby, żeby te linie były proste, prostopadłe albo równoległe do, do kierunku, w którym chcemy haft wykonać. I wtedy odliczając nitki, wiadomo było, jakiej wielkości krzyżyk zrobić. Tak, a mnie się zawsze wydawało, że liczy się czy krzyżyki brązowe, czy czerwone, czy tam czarne, czy w prawo, czy w lewo i, i się wzory liczyło, a to się liczyło nici. Dobrze, krzyżyki na opolszczyźnie, podsumowanie takie szybciutkie, są bardzo mało rozpowszechnione, Natomiast są bardzo, bardzo, bardzo starą techniką, jedną z tych najbardziej podstawowych, jaka służyła do zdobienia odzieży. Na wsiach i w tym tradycyjnym rzemiośle czy rękodzielnictwie właściwie Przynależały tylko i wyłącznie do zdobienia odzieży. Bardzo późno, dopiero właśnie z rozwojem tych gazet skierowanych do kobiet, mniej więcej w pierwszej połowie XX wieku, hafty zaczęły się przenosić także na, na przedmioty codziennego użytku, dekoracyjne na przykład. Ściek krzyżykowy warkoczykowy i zwykły występował na tych terenach jako taki rodzaj e, ściegów łączących dwie płaszczyzny tkaniny czy skóry. E, tak jak już mówiłam, obecnie występuje tylko ten ściek zwykły kwadratowy. E, gazety damskie, o których mówiłam, to żurnale. Zaprakło mi tego słowa, ale tu mam fachowe <grych> nazywnictwo, więc je przywołam. No, i dodam tylko do tego, że ten haft krzyżykowy na Śląsku Opolskim nie występuje samodzielnie. To, że nie jest też e, e, techniką liczoną, co widać, co widać. Widać, ponieważ po prostu jest zwyczajnie w świecie krzywym. Obecnie występuje też na makatkach, serwetkach i bluzkach kobiecych. Obecnie to mam na myśli też drugą połowę XX wieku, bo to są czasami współczesne. Tradycyjne kolory i motywy. Początkowo hafty były jedno lub dwukolorowe. Najczęstszym kolorem był kolor czarny, czerwony, żółty i brązowy. To były takie cztery kolory podstawowe haftów. Czarnym, ta kolorystyka miała też znaczenie. Miała znaczenie na pewno w XIX wieku, jak później, jak wcześniej, nie wiem, ale czarne hafty przynależały osobom statecznym, dojrzałym, pełnym, takim budzącym szacunek. Kolor czerwony był kolorem młodości, kolorem takim naj, najbardziej jakby pozytywnym w tym znaczeniu w tym znaczeniu, że, że witalnym, witalnym, czyli czerwień niosła ze sobą ochronę, ale też taką energię witalną. I to właśnie tak było. Jeszcze występowały hafty niebieskie. Jakie były motywy? Motywów było znacznie więcej niż w tych haftach płaskich, chodziło tylko tam znowu występowała większa różnorodność, mniejsza różnorodność motywów, a większa różnorodność w kształtach. Tutaj mamy przede wszystkim elementy geometryczne. W dużej mierze elementy roślinne, ale też dochodzą gwiazdy, gwiazdki, krzyżyki wszelkiej maści i ciała niebieskie jak planety, chmurki, słoneczka itd. Tradycyjny na Śląsku element nieodłączny to róża, no i na bardziej rozbudowanych haftach występują też zwierzęta, głównie jakieś kuski, kurki, koniki, ale też postaci ludzkiej, baba i chłop. <ścoughs> Ściek krzyżykowy zwykły, prosty, widzicie, układa się w takie proste... Proste szczebelki po lewej stronie. Jakbyśmy ścisnęli tą prawą stronę, tylko tą pierwszą część podpisaną literką A, to wyszedłby nam ściek sznureczkowy. Być może pod spodem jest ta część oznaczona literką B na, na rysunku. Tutaj mam na myśli bezpośrednio ściek sznureczkowy z trzewiczka odnalezionego na Ostrówku Opolskim, bo się bardzo długo zastanawiałam, jak to właściwie jest. I ściek krzyżykowy, zwykły kwadratowy. No to myślę, że większość z nas zna. Wbija się go w takiej kolejności, jak tu jest pokazana, ABC. Nie będę tego rozwijać. Troszkę będziecie widzieć na filmie, ale tak naprawdę bardziej nam tu chodzi o wzory niż o samą technikę, bo technika jest naprawdę prosta. Jakie mamy przykłady? Bezpośrednio zaczerpnięte z książki Barbary Bezielich i z jej badań. Oprócz tego, że mamy tutaj Góra Beskidu Śląskiego. To mamy wyszycia, no i większość tych wyszyć krzyżykowych właśnie stamtąd pochodzi, bo po prostu zwyczajnie w świecie oni mieli rozbudowane te, te wzory, rozbudowane hafty, ono by było po prostu niesamowite. I tu mamy właśnie takie różne elementy kwiatowe, i właśnie może te ciała niebieskie. Tak naprawdę to trochę ciężko czasami odczytać dzisiaj ich znaczenie pierwotne czy, czy inspiracje, która towarzyszyła w ich tworzeniu. Oczywiście wszystkie są geometryczne, rozrysowane na kratce. Gdybyśmy chcieli sobie taki wzór rysować, to trzeba wziąć kartkę w kratkę. I każdy zaczerniony kwadracik to jest wypełnienie krzyżykiem. Początkowo hafty były jed... wykonywane w jednym kolorze, oczywiście z rozwojem, i dostęp... z rozwojem technologii i jej dostępnością. Były rozbudowywane, widzicie głównie przy koszulach, przy dekolcie. Delikatniejsze hafty, szerokie tutaj przy tym rozcięciu i ten element, który jest też zabezpieczający. W ogóle te hafty, co jest ciekawe, miały też taką funkcję zabezpieczającą odzież przed zniszczeniem, krótko mówiąc. To znaczy, nakładając nitkę, tworzymy coś grubszego i wzmacniamy tkaninę, na której ta nić jest nałożona. W związku z tym Cały ten wyszyty pas jest wzmocnieniem koszuli. Ona będzie tu bardziej odporna na ścieranie i na zniszczenia. Co jest też ciekawe, to o statusie społecznym, o zdolnościach, jakiegoś takiego szacunku nabierało się, gdy Haft był bogaty. A bogaty to i szeroki, i z, z rozbudowanym wzorem. Ponieważ ten haft się wykonywało, jak każdą pracę zresztą rękodzielniczą, długo, to były te najcenniejsze elementy odzieży, w związku z tym, gdy koszula się porwała na rękawie, pobrudziła już tak bardzo, bardzo, bardzo często wycinało się haft z koszuli i nakładało się na inną, nową koszulę, na przykład Syn od ojca, widzicie? Na przykład tutaj mamy ten mocny haft, a ten element, jakby w ogóle, jest troszeczkę innej bajki. Nie wiem, czy to jest kwestia zdjęcia, ale wyobrażam sobie, że mogło też tak być, że ten element, na przykład, byłby przeniesiony z jakiejś innej koszuli. Tutaj macie w zbliżeniu niektóre te elementy, i tu widać, że jest przeniesienie. Widzicie, ten element był przeniesiony. I kolejne wzory trzykolorowe. Haft i Stebniański, mankiety kabotków, widzicie, one nie musiały y, tworzyć pełnej listwy, mamy taką listwę, taką, taką jakby taśmę, y, ale też można było nałożyć same tylko te elementy zdobnicze Zwykle elementy kwiatowe. Ja przygotowałam dla Was trzy takie wzory, które znajdziecie pod linkiem filmu. Do wyszycia. No, jest to robota mocno relaksacyjna, wymagająca czasu, lekkiego wyciszenia się, liczenia. Doskonała przy pogawędkach z rodziną bądź przy przyjemnym jakimś filmie. Tutaj chcę Wam pokazać, bo tak, ten pierwszy haft pochodzi właśnie z przeramka kabotka, czyli jest haftem, który jest przy szwie rękawa przy szwie, który się znajduje na ramieniu szef łączy rękaw z resztą koszuli ja wzięłam haft stąd i go rozpisałam we wzór tak jak mi się wydawało, że on jest Natomiast mogą być delikatne różnice, bo widzicie, że te materiały no nie są dobrej jakości. Tutaj specjalnie pokazuję Wam haft krzyżykowy, który tu występuje, widzicie? Tak jak mówiłam, ten cały motyw jest złożony jakby z modułów, pierwszy moduł haft płaski, żółto-czerwony, potem drugi moduł haft krzyżykowy, nieliczony, jak widać, mówiłam, że jest krzywy, no jest krzywy, właśnie dlatego, że nie były liczone nitki, tylko chyba tak na oko trochę ktoś to robił. Potem jest trzeci moduł, czerwony haft płaski i czwarty moduł, kolejny krzyżyk, nieliczony. Te już są liczone, to widać też, że są liczone. Ten haft jest bardzo stary z 1872 roku. Bardzo go lubię właśnie, dlatego że to jest jeden z ładniejszych wzorów śląska polskiego ale też z najstarszych, które są takie. Wiecie, żeby się dzisiaj nimi zainspirować. Tą pierwszą część przerysowywałam Wam też tak, jak mi się wydaje, że one były, te hafty na zajęciach z haftu płaskiego. Lećmy dalej, tutaj macie, tutaj macie tę samą koszulę, ale już odtworzoną, ona już tutaj nie ma, haftu krzyżykowego, tylko haft z mantli przeniesiony tutaj na stójkę. W oryginale to był krzyżykowy, no i w oryginale to był kolor czerwony, jak tam było widać. E, tu mamy haft z koszuli. Miejsce pochodzenia haftu Istebna. E, bardzo wdzięczny haft do wykonania. E, świetnie się wyszywa na kanwie. Ten bardzo drobiazgowy wbrew pozorom. E, też pochodzi z Istebnej. Jednokolorowy haft. E, a tu macie bibliografię. Książka, na której się opierałam. Przede wszystkim to są ludowe wyszycia techniką krzyżykową na Śląsku z 1936 roku Barbary Bezielich, którą wielbię ogromnie za kawał dobrej roboty, który wykonała i olbrzymią inspirację dla mnie. Przechodzimy do działania. Zapraszam do wyszywania. Przechodzimy do części praktycznej. Mamy do wykonania dzisiaj haft krzyżykowy, dam go na zbliżenie, wzory rozpisane dla Was znajdują się w opisie, skąd można je pobrać, są do pobrania i teraz jak to wygląda, co musimy zrobić, musimy mieć Tkaninę, na którą naszyjemy, wyszyjemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rzędów krzyżyków. Tak jak mówiłam w prezentacji, można wyszywać krzyżyko, krzyżykami, generalnie można wyszywać na różne sposoby, natomiast te tradycyjne krzyżyki to jest prosty, zwykły krzyżyk i Prost i zwykły kwadratowy. E, one się różnią tym, że inaczej wyglądają tu z tyłu. Widzicie? E, kwadratowy to jest ten i ma taką, takie, tworzy kwadraciki. A prosty tworzy takie szczebelki. Proste linie. Co jest ważne? E, ważne jest to, że to są wzory istebniańskie, a one były wzorami liczonymi, więc e, liczy się nitki tkaniny raz, dwa, trzy. 4. Na trzy liczone zazwyczaj były albo na cztery liczone, żeby krzyżyk był równy, to się odlicza nitki tkaniny. Mam nadzieję więc, że jeżeli nie jesteście jeszcze zbyt wprawni, to skorzystajcie z gotowych kanw, które mają większe dziurki tam, gdzie trzeba te krzyżyki, że tak to nazwę, zahaczyć. Ja robię sobie węzełek na końcu nitki i jak wyszywamy tutaj to, co Wam pokażę nie będzie trwało długo, dlatego, że sama technika jest bardzo prosta, krzyżyk jest podstawową formą wyszycia, to co trzeba zrobić to nakładać wzór Albo w tę stronę, albo w tę stronę, w zależności od tego, jak chcemy, żeby na koniec to wyglądało. Jeżeli chcę, żeby mój wzór na przykład wykończył kawałek mankietu, no to wyszywam go oczywiście wzdłuż. Jak będzie komu wygodniej liczyć, ja uważam, że łatwiej... E, policzyć i łatwiej złapać wzór, licząc, e, patrząc w ten sposób, ponieważ od razu nam się układa ta graficzna część. E, przestawiam kamerę, żeby moje ręce były widoczne i spróbuję sobie mm, zacząć od lewej strony. Można używać e, tamborka m, do tego typu wyszywania. Jest pewna trudność w takim wyszywaniu przed kamerą, że, że się nie trzyma zbyt wygodnie tej tkaniny, ale postaram się to tak zrobić, żebyście i Wy zobaczyli jak to się robi i żeby ten efekt nie był jakiś całkowicie nieudany. Raz, dwa, trzy, cztery i teraz raz, dwa, trzy, cztery. Hmm. ponieważ jest to bardzo mozolna praca takie odliczanie nitek hmm, a to myślę, że po jakimś czasie po prostu zaczyna się robić na tak zwane oko, z tym, że trzeba mieć to oko mocno wyrobione Jeżeli tkanina ma większe dziurki, to też yy, zalecam, aby yy, sobie wziąć igłę z troszkę bardziej tępym czubkiem. Yy, nie jest potrzebna ostra igła, żeby się nie wbijała gdzieś yy, we włókna tej tkaniny, tylko yy, w jej pojedyncze nitki. No, tylko żeby wpadała wprost do dziurki. Na co też trzeba uważać, żeby nie ściągać tkaniny zbyt mocnym krzyżykiem. To jest mój pierwszy krzyżyk. Na razie muszę w linii prostej wyszyć 2 4 6 8 krzyżyków. 8 krzyżyków. One są całkowicie malutkie. Ja wyszywam m, tym krzyżykiem zwykłym kwadratowym. Jest mi łatwiej wtedy y, prowadzić nić. Raczej w ten sposób właśnie to robię. Teraz mam znowu resztę. Prawdę mówiąc, robię to na trzy nitki w tej chwili, bo gdzieś mi na początku ta czwarta uciekła przy pierwszym krzyżyku. A tutaj popatrzcie, pomyliłam się i od razu widać, że ten jeden krzyżyk jest większy, więc muszę wrócić tą nitką z powrotem. Eee, dlatego właśnie do tego typu wyszyć stosuje się kanwy e, dzisiaj mamy takie ułatwienie ja chciałam ambitnie się przymierzyć do tego zadania e, jeżeli e, o ile kanwa jest taką ciężką podstawą taką bardzo mm, twardą, stabilną E, dlatego właśnie się na niej łatwo wyszywa, ale na przykład zdobienie jakichś m, cienkich e, ubrań już mogłoby się okazać niemożliwe, e, w związku z tym e, wycina się po prostu ten haft e, na kanwie i tylko ten element wyhaftowany przyszywa się Docelowo do odzieży 2-4 krzyżyki. są takie drobniutkie, że wypełnią właściwie całą krateczkę nicią. Dobrze, mam wyszyty pierwszy rząd. Nie jest to perfekcyjne. Ja też dopiero się uczę, pokażę Wam lewą stronę. Nawet mi się udało <głos》> zrobić te kwadraciki, choć przyznam szczerze, że gdy wyszywam, nie zwracam specjalnej uwagi na kształt, w jaki się układają te nitki. Raczej na to, żeby się nic nie plątało żeby to było zwyczajnie estetyczne. Teraz yy, na moim wzorze Widzicie, mamy trzy krzyżyki pod rząd Potem mamy przerwę Dwa krzyżyki I potem znowu trzy krzyżyki To jest drugi rząd I tak postaram się to zrobić właśnie Jak się ten rząd zro pierwszy zrobi starannie, to potem jest łatwiej, bo po prostu on już wyznacza e, ilość nitek, w jakim musimy się zmie zmieścić w, e, z krzyżykiem. Więc to jest e, duże ułatwienie, ale warunek jest taki, żeby te pierwsze krzyżyki rzeczywiście dobrze policzyć. Dobrze liczyć ilość nitek, o ile, tak jak Wam mówię, ktoś bawi się w liczenie nici w ten e, tradycyjny sposób. Trzy, potem dwa opuszczam. Potem raz i dwa opuszczam i teraz mam Tutaj, zobaczcie. to tu mam krzyżyk, dwa krzyżyki opuściłam. No, na cztery nitki jest zdecydowanie łatwiej to zrobić. Ale skoro tak wymyśliłam, to teraz się tego będę trzymać, bo wszystko jest kwestią wprawy. W kolejnym moim rzędzie mam po dwa krzyżyki z każdej strony, więc od razu sobie to zrobię, żeby Was tu nie przetrzymywać zbyt długo. Chcę, żeby troszkę tego wzoru się udało pokazać, żebyście wiedzieli, jak docelowo ta moja decyzja o zastosowaniu tkaniny bez kanwy, innej tkaniny niż kanwa, chociaż moja tkanina też ma spore dziurki i, i powinna być dość prosta w zastosowaniu w wyszywaniu jak to by docelowo mogło wyglądać aha tutaj żeby mieć już jakieś wyobrażenie. Ten wzór, który ja sobie wzięłam do wykonania, jest bardzo prostym wzorem, jednokolorowym, więc idealnym na początek. No i teraz co z takim wzorem zrobić? No Można po prostu zrobić sobie piękną bransoletkę, naszywając na przykład na podkład filcowy tego typu. Haft, e, kochani moi, zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda, jestem na trzech, przy, przy trzecim rzędzie, teraz powinien pójść rząd czwarty, na razie bardzo Wam dziękuję, e, pochwalcie się swoimi pracami, będzie mi bardzo miło, jeśli będę mogła je zobaczyć, trzymam kciuki za Wasze wykonania.